Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i przebadałem już kilkadziesiąt osób próbą wysiłkową Chester Step, więc chciałbym dać ci parę wskazówek zanim przyjedziesz w tym celu do mojej przychodni, a przyjeżdżają ludzie z bardzo daleka i zacznę od wyjaśnienia procedury testu i zasada jest tutaj bardzo prosta, przez dwie minuty wchodzisz na górę i schodzisz na dół po schodku o wysokości 20 cm, czyli up, up, down, down, up, up, down, down. Tempo jest narzucone przez metronom, natomiast po dwóch minutach automatycznie ten tempo zwiększam o 5 na minutę i jednocześnie mierzę twoje tętno takim sportowym zegarkiem. Po 10 minutach kończymy, a wyniki oceniam testem komputerowym i ten test ten programik uwzględnia twój wiek, twoje tętno i oczywiście na koniec dostajesz ode mnie certyfikat w języku angielskim ze swoim wynikiem, dostajesz to od razu. No Dzięki Bogu, na razie wszyscy przeszli, nawet wyniki były dobre, a nawet bardzo dobre, co mnie zaskoczyło. Natomiast, jest to mimo wszystko spory wysiłek fizyczny, więc zanim do mnie przyjedziesz, przygotuj sobie jakąś, yy, jakiś strój gimnastyczny, szczególnie jakąś zapasową podkoszulkę, t-shirta na zmianę, jakieś sportowe buty. Yy, no, ciężko ten test robić w spodniach typu jeansy, jeżeli to są jeansy takie długie, prawda? Natomiast w krótkich, jakoś to idzie. No, yy, tak jak wspomniałem, zapasowa podkoszulka, sportowe buty i oczywiście weź jakiś ręcznik, na wypadek, gdybyś się spocił. Yy, co możesz zrobić w domu? Yy, przed przyjazdem zmierz sobie ciśnienie tętnicze. Szczególnie chodzi o to, o osoby, które mają za wysokie jak yy, okazało się, że masz za wysokie, skonsultuj ze swoim lekarzem, rodzinnym lub kardiologiem No, z, inaczej po prostu nie będę robił tego testu w przychodni. Nie będę mógł go zrobić z uwagi na to, że wysokie ciśnienie, jakieś powiedzmy ciśnienie typu 200 na 100, 200 na 120 jest już yy, przeciwwskazaniem. Niższe też są ale sprawa ewentualnie do uzgodnienia na maila. I Jest to szczególnie ważne, kiedy mieszkasz daleko od Wrocławia, a twój przyjazd wiąże się z dość długim dojazdem. Również skonsultuj się ze swoim lekarzem, jeżeli chorowałeś na serce. No, uczciwie powiem, jak miałeś zawał serca, Y, czy jakieś tam inne zaburzenia rytmu serca, czy jakieś inne choroby, masz nadmierną wagę ciała, na przykład powyżej 100-105 kg, czy masz małą tolerancję wysiłku fizycznego, to raczej tego testu u mnie y, nie zrobimy. Jeżeli możesz oczywiście nie pij kawy tego dnia, oczywiście tego, którego się będziesz badał, ta kawa przyspiesza tętno, ale również potrafi podnieść znacznie ciśnienie. Jeżeli używasz jakieś leki na sercowe, czy jakieś inne leki, zgłoś mi ich używanie. Tak, żeby nie było niespodzianki już u mnie w przychodni. Certyfikaty, które wydaję są bez problemu akceptowane przez różne firmy, zarówno wiatrowe, firmy zajmujące się wiatrakami lub firmy olejowe w zachodniej Europie. Sprzęt stosuję, zgodny z tym zgodny ze standardem używanym w Wielkiej Brytanii No i oczywiście sam certyfikat i ocena Twoja jest według ich standardów. Dodatkowo, mam uprawnienia OGUK, czyli Oil and Gas UK No i tą pieczątką podbijam przebieg Twojego Chester Step'a aby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Jeżeli oczywiście chcesz więcej informacji na ten temat to najlepiej napisz tutaj na maila ten mail dziś się pojawi, za chwilę na ekranie. Mówił Darek Kraśnicki, Wrocławia lekarz uprawniony do wystawiania certyfikatów testu Chester Step i do zobaczenia w moim kolejnym wideo lub we Wrocławiu, jeżeli zechcesz do mnie przyjechać na Chestera.